Cześć, witam was serdecznie na zawodowym streamie. Dzisiaj poznamy tajniki branży rekrutacyjnej. Dowiemy się, jak wygląda praca rekrutera, rekruterki na co dzień, jakie, jakie ma przed sobą wyzwania. Moim gościem jest Anna Czysz, przedstawicielka firmy rekrutacyjnej HEIS. Ja się nazywam Klaudia Stano i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszy wywiad. I na początku, Anno, proszę przedstaw się naszym widzom, słuchaczom, powiedz, czym, czym zajmuje się Twoja firma, czym Ty na co dzień się zajmujesz. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy wywiad pomoże Wam zdecydować, czy, czy jest to branża dla Was, czy jest to coś, co warto rozważyć na przyszłość. Dzięki Klaudia za przedstawienie i za zaproszenie do tego spotkania. Mam nadzieję, że faktycznie na koniec naszego spotkania Ci z Was, którzy nas oglądają, uznają, że branża rekrutacyjna jest na tyle ciekawa, że warto się nią zainteresować. Ja się nazywam Anna Czysz, pracuję w firmie HEJS. Firma HEJS jest Agencją Doradztwa Personalnego. Zajmujemy się rekrutacją pracowników na potrzeby naszych klientów. A ja w ramach firmy zarządzam zespołem rekruterów. Odpowiadam także za koordynację szkoleń oraz rozwoju naszych pracowników. Dzięki, teraz będziemy wszystkie tematy pogłębiać związane z pracą rekruterów, także powiedz czym się na co dzień taki rekruter zajmuje, po co w ogóle organizacje zatrudniają rekruterów, rekruterki, jakie mają z tego korzyści? Rekruter, ponieważ też konsultant do spraw rekrutacji, może być zatrudniony Albo w takiej firmie jak Hayes, czyli w agencji, która szuka kandydatów na potrzeby klientów, może też być zatrudniony po prostu w danej organizacji, tak jak na przykład mój zespół i szuka wówczas kandydatów bezpośrednio do danej firmy. Rekruter, jak już wspomniałam, zajmuje się głównie poszukiwaniem odpowiednich kandydatów, czyli na przykład w firmie brakuje nam księgowego, w, I wtedy organizacja albo przychodzi do naszej firmy i prosi, żeby pomóc znaleźć taką osobę, bądź też sama szuka rękami rekrutera właśnie wewnętrznego, księgowego na rynku. I rekruter wyszukuje taką, taką osobę, wiesza ogłoszenie, przeprowadza rozmowę rekrutacyjną, wypytuje o poprzednie doświadczenie, sprawdza na ile taka osoba spełnia oczekiwania dotyczące także takich miękkich kompetencji jak otwartość na zmiany, skrupulatność, znajomość Excela i rekomenduje taką osobę do menedżera zespołu. Okej, okay, jasne. No, wydaje się to takie intuicyjne, bo, bo każdy, kto kiedykolwiek rekrutował się do jakiejś pracy, prawdopodobnie miał przyjemność spotkać się z rekruterem. Mhm. I e, mo, może na początku spytam o to, jak w ogóle takim rekruterem zostać? Jakie ścieżki edukacyjne prowadzą do tego zawodu? Czy, czy, czy konieczne są studia, czy wystarczą jakieś kursy, a może tak naprawdę wszystko wychodzi w praniu i, i dopiero po jakimś czasie w firmie można, można się określić już profesjonalnym rekruterem. Także jak, jak, w ogóle, jak w ogóle się stać takim rekruterem? Jak to wygląda? To tak, generalnie faktycznie zawrót rekrutera to nie jest zawód, który jest jakoś bardzo skomplikowany. On nie wymaga jakichś szczególnych kompetencji twardych, znajomości systemów, czy zaawansowanych jakichś tajników wiedzowych. To bycie dobrym rekruterem tak naprawdę oparte jest o doświadczenie. Natomiast cofając się do początku, jak zacząć? No najlepiej przez staż. Najlepiej jest poszukać stażu w jakiejś firmie, jest bardzo dużo takich ogłoszeń i, i, i wiele firm szuka osób zupełnie bez doświadczenia po to, żeby przekazać wiedzę, nauczyć tego zawodu i myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby przekonać się w praktyce, czy to jest zawód dla mnie. Oczywiście są też studia, można wybrać studia dedykowane, Natomiast tam poznamy tak naprawdę teorię. co też jest ważne ale tak naprawdę nie dyskwalifikuje, nie, nie, nie jest niezbędne do tego, żeby być rekruterem. Ja na przykład zaczynałam swoją karierę zawodową w zupełnie innym zawodzie, do rekrutacji przyszłam po kilku latach pracy wykonując zupełnie kompletnie zajmując się czym innym. W związku z tym e, e, nic nie stało na przeszkodzie, żeby zmienić e, swoją ścieżkę zawodową. Odpowiadając na drugą część pytania, jak, czy, czy jakieś studia są e, e, konieczne, e, to na przykład patrząc na naszych pracowników, mamy osoby po politologii, mamy osoby po prawie, po administracji, po po polonistyce czy po studiach inżynierskich. Więc tak naprawdę e, zostać rekruterem można w każdym, e, w każdym wieku i na każdym etapie swojej drogi zawodowej. E, Okej, okay, to jest ciekawe, że. Tak naprawdę po każdych studiach, czy nawet bez studiów, można zostać rekruterem, ale podejrzewam też, że nie każdy się do tego nadaje. Więc jakbyś mogła naświetlić, co z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia jest istotne, jakie właśnie kompetencje należy posiadać, jeżeli nie twarde, to, to pewnie miękkie. Co jest najważniejsze, kto się tutaj odnajdzie, kto, kto się sprawdzi, a komu byś może odradziła tę ścieżkę kariery? E, tak, to prawda. E, najważniejsze są pewne predyspozycje. E, jakiś taki rys osobowościowy, e, który pomoże być dobrym rekruterem. E, I to są takie cechy jak na pewno otwartość na ludzi. E, to musi być osoba, która lubi rozmawiać z ludźmi, bo tutaj dużo rozmawiamy e, i z kandydatami, bądź też z klientami, jeżeli pracujemy właśnie w agencji. E, to jest na pewno ciekawość ciekawość drugiego człowieka, taka chęć szukania dodatkowych informacji, dowiadywania się i poznawania na przykład różnych profili, różnych zawodów, gdzie trzeba się dowiedzieć więcej szczegółów. To jest także wytrwałość. Bardzo, bardzo ważna cecha, ponieważ praca rekrutera to jest praca z ludźmi, a to oznacza, że jest ona trudna do zaplanowania tak w stu Jest trochę nieprzewidywalna, bo nie mamy do końca wpływu na to, jak nasz kandydat się zachowa jako Decyzję podejmie. Więc tutaj zdecydowanie wytrwałość jest konieczna, żeby się nie poddawać i nie zrażać. No i oczywiście znajomość języka polskiego jest dosyć ważna. Więc tutaj, jeżeli jesteście jeszcze w trakcie nauki i myślicie o pracy rekrutera to zachęcam do tego, żeby faktycznie się temu przedmiotowi bliżej przyjrzeć i zapoznać z ortografią, z interpunkcją, ponieważ rekruter pisze takie krótkie raporty, więc tego typu znajomość jest bardzo ważna i umiejętność pisemnej wypowiadania się zwięźle na temat oraz logicznego budowania zdań jest bardzo potrzebna. Okej, okay, to pociągnę trochę temat tych kompetencji. Powiedziałaś o języku polskim i, i to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Chciałam też dopytać o inne języki obce, no bo często podczas rekrutacji jest sprawdzana nasza znajomość języka angielskiego, niemieckiego. Czy, czy, czy faktycznie konieczne jest, aby rekruter znał chociaż jeden język obcy? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? To zależy od tego, w jakiej firmie pracuję. I... Co jest potrzebne, natomiast generalnie dobrze jest, żeby rekruter znał język angielski i to na, na takim dosyć solidnym poziomie. Wynika to z tego, że tak jak sama wspomniałaś, podczas rozmowy rekrutacyjnej bardzo często weryfikujemy u kandydata znajomość języka angielskiego poprzez krótką rozmowę w tym, w tym języku. W związku z tym, no, Wypadałoby, żeby rekruter e, przynajmniej trochę lepiej znał e, ten język niż osoba, którą sprawdza. E, e, każda inna znajomość języka jest jak najbardziej mile widziana, natomiast e, nie znajomość niemieckiego czy hiszpańskiego, no to jeżeli będziemy pracować w firmie, która potrzebuje, ma zapotrzebowanie na osoby z takim językiem e, bądź rekrutujemy na no to jak najbardziej tak, ale tak przeciętny rekruter to wystarczy, żeby znał e, język angielski. Dobrze. To a propos kompetencji, wytrwałość, kontakt z ludźmi, dociekliwość, bo też bardzo mocno rekrutacja przecież zależy od branży. Różni się hmm. rekrutacja do branży IT, czy do branży logistycznej, czy do branży retail. Hmm. Więc pytanie, na ile ta praca rekrutera różni się w zależności od branży? Czy częściej jest tak, że zajmujemy się jakimś wachlarzem różnych sektorów? Czy, hmm. czy zwykle rekruterzy specjalizują się w jakiejś jednej branży? Mm -hmm. Bardzo dobre pytanie, bo ono pokazuje te plusy pracy rekrutera, czyli to, że rekruter ma możliwość pracy w różnym środowisku, poznania różnorodnych zawodów i różnorodnych branż. Zależy to od tego, czy pracuje na przykład w u klienta w danej firmie, czyli na przykład w firmie produkcyjnej, no to będzie wtedy poszukiwał zarówno y, księgowego, y, inżyniera y, i być może kogoś do HR-u. Y, natomiast pracując w agencji, tak jak na przykład w firmie Hays, mamy Ścieżki specjalizacyjne, czyli rekruterzy specjalizują się w danym obszarze i bardzo ważne jest to, żeby wgryźć się w ten obszar, ponieważ rekruter musi zrozumieć e, profil danego stanowiska, czyli kogo szuka, jakie są, e, jak wygląda ścieżka edukacyjna, po to, żeby wiedzieć, jakie pytania zadać, e, żeby najlepiej dopasować kandydata do danego stanowiska. No a Dowiaduje się tego, znowuż, przez praktykę, przez czytanie branżowych portali, newsletterów, w jakichś forach, kiedy poznaje to specyficzne słownictwo, bądź też skróty w, danym, w danej branży, po to, żeby lepiej zrozumieć kandydata. Więc myślę, że to jest jeden z wielu plusów pracy rekrutera, że ma to możliwość różnorodnego, poznania różnorodnych środowisk oraz różnych branż. Okej, okay, a jakie w takim razie jeszcze są plusy, co, co może tak przynosić satysfakcję w tej pracy, co sprawia, że, że chce się do tej pracy przychodzić i, i że chce się kontynuować? No, oprócz różnorodności, i to jest na pewno plus dla osób, które lubią różnorodność, bo ci, którzy lubią e, e, spokój i stabilność, no to pewnie zawód rekrutera nie jest najlepszym wyborem. Natomiast oprócz różnorodności, myślę, że to jest jeden z takich zawodów, e, oprócz oczywiście lekarza, prawnika, takich typowych e, korowych zawodów, zawodem, który e, myślę, że ma misję, e, bo jest to zmienianie życia ludzi na lepsze I ja w to głęboko wierzę. To jest też nasza misja jako HEJSA, e, bo znajdując pracę, e, Danemu kandydatowi no zwykle zmienia na lepszą. I mamy jakiś, jako rekruterzy, taką Satysfakcję z tego, że może rozwijać swoją ścieżkę kariery, może się rozwijać, poznawać nowe, nowe obszary, no i lepiej zarabiać, bo to przecież dla tego kandydata jest ważne, więc na pewno to przynosi satysfakcję. Satysfakcję przynosi też to, że kandydat nam podziękuje. To jest bardzo miła, za to, że właśnie on nam napisze. Pani Aniu, super, bardzo dziękuję za ten proces. Firma jest fantastyczna. E, satysfakcję może też przyjąć pozyskanie klienta, ponieważ konsultanci do spraw rekrutacji, którzy pracują u nas w HEJS, e, nie tylko rekrutują, ale także sprzedają tę usługę, czyli rozmawiają z klientami. I pozyskanie takiego klienta, który zleci nam jakiś wakat, zleci nam taką rekrutację, szczególnie na początku, to jest bardzo duża satysfakcja i um, no, taka radość dla, dla, dla rekrutera i to go napędza do tego, żeby, żeby to dalej robić. Też tak sobie myślę, że w tym zawodzie pewnie często trzeba się wykazywać kreatywnością, bo wcale nie jest tak łatwo znaleźć odpowiednich specjalistów na rynku, szczególnie w branżach, w których jest niedobór hmm. tych kadr, więc może, może powiesz, jakie są jakieś takie niestandardowe metody rekrutacji, czy um, po jakie narzędzia sięgać, żeby faktycznie tych najlepszych kandydatów z rynku wyłuskać i, i żeby być lepszym niż inni rekruterzy, no bo pewnie tutaj jakaś konkurencja też, też się pojawia. Zdecydowanie tak. I pewnie wszystkich tajników nie odkryję, bo każdy rekruter ma swoje metody i sztuczki do tego, żeby pozyskać kandydatów najlepszych z rynku, przekonać ich. Myślę, że tutaj zdecydowanie umiejętności i kompetencje takiego przekonywania i wpływu są bardzo istotne. Jeżeli chodzi o same narzędzia, którymi posługuje się rekruter, no to głównie to są: to jest search, to jest bullying. Search, czy to w Google, czy na LinkedInie, czyli w portalu społecznościowym takim bardziej dedykowanym pracy zawodowej. Więc same narzędzia nie są jakoś bardzo wymyślne czy trudne, natomiast sposobów, żeby pozyskać kandydata, czasami to jest one są zupełnie niecodzienne i niespodziewane, już myślę, że do takich anegdot przyszła historia, gdzie jeden z konsultantów zrekrutował kandydata w trakcie pandemii na balkonie, ponieważ jak wiadomo były to czasy, kiedy dużo się bardziej socjalizowaliśmy z sąsiadami w trakcie takich pogawędek balkonowych, okazało się, że sąsiad ze ścianą szuka pracy, konsultant do spraw rekrutacji miał otwarty projekt, no i e, na przykład w taki sposób pozyskał kandydata do projektu. Więc tak naprawdę e, to jest ta kreatywność, o której wspomniałaś, ale także to jest taka otwartość ym, i życie trochę y, tym zawodem, bo i klient i kandydat może być wszędzie i y, y, y, to znowu wracam do tych cech, o których mówiłam, to jest ta otwartość, to jest taka ciekawość ludzi i y, y, y, y, y to sprawia, że rekruterzy i y, y, pasja, y, to sprawia, że to są najlepsi rekruterzy, którzy nie traktują tego jako pracę, traktują to jako pasję, gdzie y, wykorzystują, coś usłyszą, nie wiem, właśnie na jakiejś imprezie prywatnej, że ktoś szuka pracy, zainteresują się tym, no i czasami, tak jak z sąsiadem na balkonie, może być z tego szczęśliwe zamknięcie rekrutacji. Tak, ale ta historia z balkonem faktycznie dobrze pokazuje, że trzeba mieć oczy i uszy otwarte, ale też być może trochę zawsze jesteś w pracy, hmm, bo no, tak jak powiedziałaś, nigdy nie wiadomo, gdzie się ten e, kandydat znajdzie. E, no dobrze, a powiedz e, takie pytanie, które jest zawsze bardzo interesujące. Ile się zarabia w branży rekrutacyjnej i e, od czego to zależy? Hmm. E, zarobki na pewno zależą od doświadczenia. E, i e... I od tego w jakiej organizacji się pracuje, czy pracujemy w, jako wewnętrzny rekruter, bo wtedy raczej mamy, bazujemy na pensji podstawowej, czy pracujemy w agencji tak jak HEJS, gdzie oprócz pensji podstawowej mamy także dodatkowy bonus za zamkniętą e, rekrutację, czyli kiedy my znajdziemy kandydata, a nasz klient go zatrudni. W związku z tym te zarobki kształtują się myślę, że od 4 tysięcy brutto dla osoby, która przychodzi na staż zupełnie niedoświadczona do nawet kilkunastu tysięcy w podstawie, natomiast oprócz tego ta część bonusu w agencji no to jest bardzo ciekawa y, y, część wynagrodzenia y, i to też jest na pewno kolejny plus bycia rekruterem w agencji, bo to może być y, y, dwukrotna albo czasami trzykrotna trzykrotność pensji podstawowej. Także te zarobki wtedy zależą już od tego, y, jakim, jak skutecznym rekruterem jesteśmy. Mm -hmm. No, To jest też ciekawa informacja, bo jak ktoś właśnie czuje, że to jest jego żywioł, że umie przekonywać, y, negocjować, to, no to, to naprawdę, to jest zarobki, niego, mogą, tak? być, zarobki mm -hmm. mogą być wysokie, a nie takie stałe, co miesiąc stały przelew tak. i zawsze wiadomo czego się spodziewać. Tak. Um, no dobrze, a powiedz proszę, co może być w tej pracy jakieś takie trudne, frustrujące? Mm -hmm. jakie, jak, jakie momenty są właśnie no, nie tymi pozytywnymi, takimi trochę bardziej negatywnymi, z czym trzeba się po prostu liczyć? Mm -hmm. Tak, to jest bardzo ważne i ja zawsze, jak też rozmawiam z osobami, które myślą o tym, żeby być rekruterem, zawsze o tym mówię, bo trzeba mieć tego świadomość, że praca rekrutera ma swoje blaski, ale ma też swoje cienie. Wspomniałam już o tym, że um, praca z ludźmi jest trochę nieprzewidywalna, ponieważ kandydaci podejmują różne decyzje i czasami e, wydaje nam się, że ten kandydat jest idealny do pracy i on już już, już w zasadzie się prawie zgodził i w ostatniej chwili e, zmienia zdanie i stwierdza, że on jednak pracy nie zmieni. No i to jest coś, z czym się rekruter musi liczyć, czyli no to jest taka frustracja związana z tym, że nie ma wpływu, stuprocentowego wpływu na efekty swojej pracy i wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy element pracy rekrutera, żeby poradzić sobie z frustracją wynikającą z braku kontroli. Co też znowuż dobrze pokazuje, dla kogo ta praca zdecydowanie nie jest. Ona zdecydowanie nie jest dla perfekcjonistów, i dla osób, które mm, mają duże poczucie kont potrzeby kontroli, bo tutaj tej kontroli po prostu trzeba czasami uznać, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, no ale niestety no, ta druga strona ma prawo podjąć decyzję jaką uważa dla siebie na najlepszą, e, więc e, z jednej strony praca z ludźmi przynosi masę radości, te, m, przynosi e, duże ciekawych informacji, bo naprawdę po tych kilkunastu latach pracy w rekrutacji dowiedziałam się masę ciekawych historii, dziwnych hobby, i jakichś takich fajnych historii, które może nie są tutaj, żeby o tym opowiadać, ale jakby dużo wnoszą i sprawiają, że ta prasa jest każdego dnia inna, ale też niestety właśnie ta nieprzewidywalność, myślę, że dla wielu osób, może być trudna. I to jest myślę, że największy minus e, minus m, rzeczywistość, z którą trzeba się po prostu zmierzyć. E, natomiast wszystko zależy od tego oczywiście, jak sobie z tym radzimy, e, no bo po prostu trzeba też sobie popracować. Każda praca ma jakieś te cienie, e, więc, e, e, więc teraz pytanie, co, nad, co przeważa, e, czy te blaski, czy te cienie. Może ta niepewność też dla niektórych jest fajna i właśnie poszukiwana w pracy i bo to jest też element zaskoczenia. Tak, tak mhm. samo jak z zarobkami, jeżeli opierają się o jakieś bonusy um, na podstawie naszej skuteczności. E, no dobra, chciałabym jeszcze spytać o jakąś taką ścieżkę awansu. Mhm. Na przykład przychodzimy na staż, do działu rekrutacji i co potem, jak możemy się może to tak trochę brzydko brzmi, piąć po szczeblach kariery, ale chodzi mi o to, jak możemy tę naszą karierę mhm. dalej rozwijać, mhm. jakie są dla nas możliwości. I może od razu w to pytanie wplotę jeszcze jedno. Czy twoim zdaniem jest to taka przyszłościowa branża, mhm. która, no w której będą zatrudniane osoby, mhm. która, która się rozwija, która jest, która jest potrzebna? Mhm. To Odpowiadając na pierwsze pytanie, ścieżka kariery, Trochę znowu zależy od tego, czy pracujemy jako wewnętrzny rekruter, czy jako konsultant do spraw rekrutacji w takiej firmie jak HAJS. Heis. W HAJSie ścieżka kariery jest bardzo jasna, bardzo klarowna. Jeżeli ktoś zaczyna od stażu, kolejnym stanowiskiem jest stanowisko konsultanta, na którym między rok a dwa lata taka osoba spędza. Potem jest starszy konsultant. No i ostatecznie jest to z funkcja menadżera, czyli Osoby, która zarządza zespołem rekruterów. W firmie, kiedy jesteśmy w wewnętrznym dziale rekrutacji, ta ścieżka no nie jest może tak bardzo klarowna, no bo możemy być rekruterem, potem starszym rekruterem, natomiast bardzo często ścieżka kariery jest bardziej pozioma, czyli polega na tym, że osoba, która jest wewnętrznym rekruterem, zaczyna przyjmować więcej obowiązków spoza rekrutacji i raczej się przesuwa w stronę HR specjalisty, czyli Oprócz rekrutacji zajmuje się onboardingiem, czyli przygotowaniem pracownika do rozpoczęcia pracy, czasami prowadzi jakieś szkolenia, zajmuje się przyciągnięciem kandydatów do danej organizacji, czyli działaniami związanymi z tak zwanym employer brandingiem, czyli wizerunkiem pracodawcy na rynku, więc ona jest trochę mniej oczywista i jednoznaczna. Bardzo będzie zależało od specyfiki firmy, w której taki rekruter pracuje. Odpowiadając natomiast na drugie pytanie, czyli jaka jest przyszłość rekrutacji, myślę, że przyszłość jak najbardziej jest rekruterów i praca dla rekruterów będzie zawsze. Oczywiście coraz więcej procesów jest digitalizowanych, Mówi się o tym, że Coraz więcej rekrutacji będą prowadzić boty bądź wyszukiwanie kandydatów będzie odbywało się przez różnego rodzaju algorytm, to już się zresztą częściowo dzieje. Natomiast praca rekrutera to nie jest tylko wyszukanie kandydata CV po hasłach, to nie jest tylko przeprowadzenie rozmowy, bo to jest także słuchanie tego, w jaki sposób kandydat odpowiada na pytania, czy pasuje do kultury organizacyjnej, czy odnajdzie się w danym zespole. No a tego już nie oceni bot, nie oceni tego algorytm, do tego potrzebne są kompetencje właśnie miękkie rekrutera, który podczas rozmowy jest w stanie wyczuć czy energię kandydata, czy zadać pytanie, które jest niestandardowe, które nasuwa się tylko na podstawie tego, co dany kandydat mówi. Także na pewno zawód rekrutera będzie się zmieniał, będzie się digitalizował. Niemniej myślę, że jest, możemy być spokojni, ten zawód raczej nie zniknie z mapy karier. <śmiech> Ja bym nawet powiedziała, że to jest pozytywna wiadomość, że rekrutera wspierają czy chatboty, czy różne mhm. systemy, bo być może odciąża was to od tej najbardziej żmudnej pracy, a daje możliwość rozwoju w tej pewnie najciekawszej działce no. dla rekrutera, czyli w rozmawianiu z ludźmi, słuchaniu ich, jakiejś tej selekcji, czyli tych wszystkich tak. rzeczach, w których, tak jak mówisz, nikt, nikt nas ludzi nie zastąpi. Mhm. Um, Okej, okay. Okay, dzięki. Wrócę jeszcze do tego pytania, które zadałam wcześniej, czyli tak trochę jak zacząć, no. jak zacząć karierę w branży rekrutacyjnej. To Może jeszcze troszeczkę Cię pociągnę za język. Jakich wskazówek byś udzieliła osobom, której tam są na początku tej drogi. Mówiłaś o tym, że twoim zdaniem najlepszą drogą jest staż, na który no nie trzeba mieć doświadczenia, nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia, bo tak naprawdę wszystkiego dowiemy się w miejscu pracy, ale ty jako osoba Rekrutująca również do swojego zespołu, mm -hmm. to na co zwracasz uwagę? Mm -hmm. O co, nie wiem, warto wzbogacić swoje CV, mm -hmm. jak dobrze się zaprezentować, mm -hmm. jak pokazać, że możemy się w tej branży sprawdzić, mm -hmm. jak się wyróżnić spośród mm -hmm. innych osób? No bo podejrzewam, że, że, że też przez to, że nie jest wymagane takie duże doświadczenie, no to może całkiem sporo osób się o taki mm -hmm. staż ubiega. Mm -hmm. Także mm -hmm. jak, jak sprawić, żeby to nas wybrano? Jasne. Tak, to prawda. My rekrutując na programy stażowe, przeprowadzamy asesmenty grupowe po to właśnie, żeby wybrać osoby, które najlepiej odpowiadają naszym oczekiwaniom na przyszłego rekrutera. I, natomiast żeby w ogóle dostać się na asesment, no to oczywiście przyglądamy CV. I to, co warto, o co warto zadbać, jeżeli faktycznie myślimy o, o tym zawodzie, to żeby jeszcze na etapie edukacji, angażować się w jakieś dodatkowe y, działania. Y, działania jakichś stowarzyszeń, brać udział w różnego rodzaju projektach. Y, coś, co pozwoli wam y, na zdobycie takich umiejętności koordynacji różnych y, tematów. Z drugiej strony y, nauczy was komunikacji z różnymi y, y, typami osobowości. Y, i pokażę waszą proaktywność, zaangażowanie, to, że myślicie niestandardowo i wychodzicie właśnie poza schematy, że jesteście ambitni. Także wszelkiego rodzaju dodatkowe aktywności, jakieś stowarzyszenia, tak jak wspomniałam, samorządy bardzo polecam. To fajnie działa, zanim właśnie rozpoczniecie swoją pierwszą pracę zawodową. Okej. Okay. To jest też ciekawe, że w wypowiedziach wielu naszych gości w zawodowym streamie, niezależnie od branży, pojawia się ta wskazówka, aby już na poziomie szkoły czy studiów angażować się w, w różne projekty najróżniejsze, czy właśnie samorządy, koła naukowe, wolontariaty itd. Także tylko tutaj potwierdzasz, że, że wy również zwracacie na to, na to uwagę. Bo często faktycznie dostajemy takie pytania, no co zrobić? Nie mam doświadczenia, ale potem się okazuje, że, że to doświadczenie jako młodzi ludzie mamy, bo braliśmy udział właśnie w projektach. Mhm. Także, także też dzięki, że o tym powiedziałaś. Dobrze, to ja mam ostatnie pytanie, takie trochę mniej związane, z, znaczy związane z pracą rekrutera, ale może takie bardziej ogólne. Jakie najczęstsze błędy kandydatów widzisz? Z jakimi najczęściej się spotykasz? I to, to pytanie jest pewnie interesujące dla wszystkich osób, które kiedykolwiek się mierzą z procesem rekrutacji. To ja powiem tak, na pocieszenie nie ma jakichś takich, odchodzi się od takiego bardzo dogmatycznego podejścia do CV, więc oczywiście zgodnie z tą szkołą na przykład doświadczenie, od, zaczynamy od tego ostatniego, żeby ono było najbardziej czytelne, rzucało się w oczy. no to oczywiście błędem potencjalnie byłoby to zrobić na odwrót, natomiast myślę, że gorzej jest z błędami takimi może mniej formalnymi, czyli nieprawdziwe informacje, które potem wpisujemy w CV i weryfikowane są na spotkaniu. Zawyżanie znajomości języka angielskiego, które również bardzo bym przestrzegała, bo to potem jest po prostu nawet niekomfortowe, myślę, że dla obu stron, jeżeli się okaże, że trochę tam nie do końca powiedzieliśmy jak było. Coraz częściej sprawdza, sprawdza się referencje, ale taki sposób, że to kandydat wskazuje wprawdzie. natomiast taki, takie czeki, żeby zobaczyć właśnie nawet na studiach, jak ktoś był, jakim był uczniem, część pracodawców zagląda w indeksy, więc jakiekolwiek jakieś mijanie się z nie jest wskazane. Kolejnym błędem już na samej rozmowie, myślę, że jest nieodpowiadanie na pytania. Tylko przedstawianie jakichś wyuczonych, mam czasami wrażenie, odpowiedzi, bądź zgadywanie, co rekruter chce usłyszeć, i to rzadko się dobrze kończy. Kolejnym takim myślę też błędem jest zbyt chaotyczne wypowiedzi, tu gdzie kandydat zaczyna się plątać, to mam wrażenie, że wynika często z po prostu nieprzemyślanej odpowiedzi i nieprzygotowania do tego, co tak naprawdę chce powiedzieć. Więc pewnie na etapie CV raczej bym się skupiła na tym, żeby Pisać zgodnie z prawdą a na etapie rozmowy, przygotować się, przemyśleć co chcemy powiedzieć, wypowiadać się raczej krótko, zwięźle na temat, podając bardzo konkretne przykłady, żeby uniknąć jakiegoś nerwowego szukania w głowie odpowiedzi na pytania, a potem naprawdę czasami różne dziwne rzeczy kandydaci opowiadają, przekreślają swoją szansę na zdobycie fajnej pracy. Okej, okay, no takie proste, a takie trudne, prawda? <laughs> więc e, tak bym też trochę podsumowała naszą rozmowę, że ta, ta praca, jak już nie jest um, super skomplikowana, więc może się hmm. wydawać prostą pracą, ale potrzeba bardzo wielu tych kompetencji miękkich, kompetencji ludzkich, doświadczenia, żeby osiągnąć sukces, więc takie proste, a takie trudne. Dziękuję Ci Aniu za, za czas, który nam poświęciłaś, za podzielenie się doświadczeniem, przybliżenia nam tej branży. Myślę, że teraz wiemy dużo więcej. Dziękuję firmie HEJS, partnerowi tego odcinka. Zachęcam Was do, do śledzenia naszego kanału, naszego podcastu, do subskrypcji i do, do zapoznawania się z wszystkimi branżami, które chcemy Wam przybliżyć no, dla, dla najbardziej satysfakcjonującej przyszłości. Także bardzo serdecznie dziękuję i, ja i również. do zobaczenia. Do zobaczenia.